Ciekawe zapytanie, czy jak Cię złapali za granicą za jazdę po pijaku, a następnie tamtejsze władze powiadomiły Polski Wydział Komunikacji, to czy musisz robić nasze polskie badania lekarskie i psychologiczne? Dodam, że nie stało się to w kraju naszych odwiecznych wrogów Rosjan, a wydarzenie zdarzyło się w kraju Unii Europejskiej, czyli naszych odwiecznych przyjaciół z Zaodry, a mianowicie w Niemczech. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę oczywiście od zapytania internautki, którą złapała chyba miejscowa policaj. Witam, mam do Pana kilka pytań związanych ze skierowaniem do WOMP-u, na badania lekarskie i psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Moja sytuacja wygląda tak, że w sierpniu zostałam zatrzymana w Niemczech, gdzie obecnie mieszkam i miałam we krwi 1,58 promila alkoholu. U, jak na kobietę całkiem zdrowo dostałam zakaz jazdy po terytorium Niemiec na 11 miesięcy i wielką karę do zapłacenia. Jako, że na moim prawie jazdy mam adres zameldowania w Polsce, moje prawko odesłali do Wydziału Komunikacji w moim mieście, ale kilka dni temu otrzymałam list, w którym starosta zawiadamia mnie o prowadzonym postępowaniu, o skierowaniu mnie na badania lekarskie i psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Czy Pana zdaniem mogłabym napisać podanie o umorzenie takiego postępowania, ponieważ nie za bardzo rozumiem dlaczego miałabym być ukarana za jedno przestępstwo bądź wykroczenie zarówno w Niemczech, gdzie popełniłem je yy, oraz w Polsce. Oglądając Pańskie wideo na YouTube widzę, że mogę mieć problem z badaniami psychologicznymi. Badania lekarskie powinnam przejść bez problemu, gdyż alkohol piję bardzo okazjonalnie, poza tym mam tylko 28 lat, jestem całkowicie zdrowa. No na marginesie, no jeżeli 28 lat, to z testami psychologicznymi też nie powinno być problemu. Natomiast po prostu chciałem zaoszczędzić 30 euro na taksówkę i teraz muszę za własną głupotę zapłacić. Na czym polegają te testy psychologiczne? Z góry ślicznie dziękuję za pomoc. Odpowiadając na to pytanie, zacząłbym w sumie od uprawnień naszego polskiego starosty. Sięgamy do artykułu 99 ustępu 1 ustawy o kierujących pojazdami i przeczytasz tam, że starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowanie kierowcy na badania lekarskie, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Na badanie psychologiczne, w zakresie psychologii transportu, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, czyli formułka praktycznie identyczna. No za bardzo tutaj nic nie pisze o kierowaniu tym pojazdem tylko na terenie Polski, no tak więc jak starosta dowiedział się od Niemca, no to może potraktować, że spełnia to przesłanki następnego punktu, w tym artykule 99, a mianowicie, że starosta wydaje decyzję administracyjną, w której mowa w ustępie pierwszym, czyli skierowania cię na te badania z urzędu na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych. Czyli, jakby to powiedzieć, Niemcy znani ze swojej sumienności w stosunku do Polaków, wykonali swój obywatelski obowiązek, a polski starosta musi musicie skierować na badania, no bo w sumie dostał jakąś informację i ustalił stan faktyczny w ramach wykonywania zadań własnych. Ciekawym jest tutaj również artykuł 97 tej ustawy, pokazujący, że jednak istnieje przepływ informacji w krajach Unii Europejskiej i zacytuję, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Osoby posiadającej prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieni z urzędu to prawo jazdy na polskie w przypadku wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, postanowienia sądu lub postanowienia prokuratury o zatrzymaniu prawa jazdy. Po drugie otrzymania od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie osoby na badania lekarskie lub badania badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu i trzecie zaistnienie przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w artykule 99 ustęp 1 być może pamiętasz, że chodziło tam między innymi o skierowanie się na badania lekarskie i psychologiczne. Czyli być może nawet była tu ta sama sytuacja, że Niemiec wysyła do polskiego starosty, a tenże starosta od razu tam y, wymienia to prawo jazdy na krajowe, aczkolwiek nie wiem czy ta Pani czy ta internautka miała prawo jazdy jeszcze polskie, czy już niemieckie. Jeżeli chodzi o sprawę odwołania, no jest to decyzja administracyjna, możesz się odwoływać od każdej. Pytanie o sens. No, odwołanie to jest do tak zwanego samorządowego kolegium odwoławczego, terminy są na pouczeniu tego skierowania. Także jeżeli chcesz się odwołać, to na pewno nie możesz ich przekroczyć. No. Uczciwie powiem, że w praktyce nie znam przypadków, aby tą decyzję starosty uchylono, szczególnie jeżeli chodzi o jakiekolwiek sprawy związane z alkoholem. I nie z alkoholem też. Znalazłem nawet dziś jakieś tłumaczenie w wyroku sądu, że skierowanie na badania lekarskie nie jest równoznaczne z pozbawieniem cię prawa jazdy, ma na celu jedynie wyjaśnienie wątpliwości. Czy stwierdzony stan zdrowia kierowcy może mieć wpływ na jego zachowania w ruchu drogowym? Czyli tak musisz sobie zdać sprawę, że faktycznie starosta tutaj nie ma wiele do gadania. Musi cię skierować na te badania. No i tyle. Sam nie może orzekać, czy Ty jesteś tam zdolny do prowadzenia tych pojazdów, czy niezdolny. Jest tylko takim zwykłym transmiterem. Na tym kończę. Jeżeli ten filmik Ci się spodobał, daj oczywiście lajka, like daj kciuka. Jeżeli rozwiązał Ci jakiś problem, udostępnij go na jakimś swoim forum, portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie, jeżeli oczywiście chcesz więcej takich materiałów, to zaraz po obejrzeniu filmiku zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś powinny być linki do subskrypcji. No, coraz więcej Polaków podróżuje po Unii, pracuje w tej Unii, no i jak pewnie zauważyłeś wejście do tej Unii oprócz niewątpliwych zalet jakimi są możliwość swobodnego podróżowania, wystarczy nad dowód, no, swobodnej pracy, mam nadzieję, że taka jest, no ale spowodowało to też zaciśnienie systemu kontroli nad obywatelem i tak jak musisz rozliczyć się z polskim fiskusem zarobionych za granicą pieniędzy, to również musisz ponieść konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości w krajach ościennych. No, pewnie dotyczy to wielu innych dziedzin Twojego i mojego życia, ale temat jest na jakąś, jakiś inny filmik. Natomiast jeżeli Ciebie spotkała taka podobna międzynarodowa sytuacja, koniecznie opisz ją w komentarzach tutaj pod tym wideo. Sam jestem bardzo ciekaw, czy komuś udało się uniknąć badań lekarskich i psychologicznych w podobnych okolicznościach. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tradycyjnie też najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania na prawo jazdy wrocławkom, badania lekarskie kierowców.pl i tam możesz wstąpić, no jeżeli chcesz poznać historię innych internautów, szczególnie powiązane z jazdą po alkoholu.